W filmie postanowiłem dać Shulkera Radio ale żeby go zdobyć, musiał wykonać trzy zadania: zrobić podwójną 180, zrobić water z najwyższej kratki oraz zabić 5 graczy. Czy mu się to udało? Oglądaj do końca, aby się dowiedzieć. Dobra, Radiolo, Twoim pierwszym zadaniem będzie water. Złapałeś? O, Radiolo? Radiolo. Oj, Oj mój klasa! Mój, Klasa Eee, dobra Lecimy do drugiego zadania. O Jezu, czekaj Dobra, rad... rad, rad czekaj, kurwa radolina, radolina, rad, dobra Radolina, twoim drugim zadaniem będzie 100, podwójna 180 Masz 5 o, prób bana. O Jezu, ratowałem. Dobra, trzeba się skupić O Jezu, czekaj Ja się tu nie zrobię O widzę.. No. chyba roz... no. <grym> jakiś parę bloka tutaj postawiłeś. Oooo tak. jest! Końca! Z większego wysiłku. Z wysiłku. No i twoim.. No i teraz przechodzimy do trzeciego zadania. Dobra, twoim trzecim zadaniem będzie za pięć 5 typów, ale z racji, że nie masz temów, to masz już shulkera. O! to jest? Furt mending i desert No i. I, I co, zawieramy się do budowy trapa? Oczywiście, że tak. Nie, dobra, nie, chujowo zrobię. Niżej, co ty robisz? Ty masz jakiś wille w popie. Sary, sorry, przepraszam. Nie, niżej, niżej, niżej, będzie, będzie bite. Dobra. E, tepe, a, tep, tepnąłem, te pięty. Zapierdalaj na dół, za. Zapierdalaj na dół, sary. Dobra, ja na dół, dobra, ja na dół. O kurwa, to jak zdechzesz. Dostał, bije, bije go. Zwrócaj, zwrócaj, zrzucaj na niego, zwrócaj. Kolegę tepnął, kolegę tepnął. Wyszedł, wyszedł, na cheat, perełką przytrzał pot, pot, pot, Potuje się, potuje się, potuje się Potuj się, dostać poty Ten na cheatach chłopie, ten na cheatach ten Stevek? Ale on jest odpalony ten koko, to jest Ale on jest odpalony, on robi, on biega nami! Co się dzieje, Cygnął perłę ten koko Koko, cygnął perłę, ale on na cheatach chłopie jest Co się dzieje? Cygnął jedną perłę, drugi też On się kręcił chłopie Goni ich są do przodu Miałam pereł a, jeden nie jest na tak w ogóle odpalony. Tam, do przodu, za górką. Jeden miał jakiegoś buta chłopiego odpalonego, czy coś. Nie ćurunka Co mi tutaj, to oni stwierdzili. Koko, szany. Tepa, tepa, tepa, tepa, idź na dół, na dół. na dół. Dora, zamruj tam owcem. No, to jest rozwalątek. Bo on miał jakieś. Masz, na dole. Gdzie go? Nie ma go. Nie mam go. Co tam się dzieje? Masz? coś? Nie, oh. zabiję go. bo się zbugował. Nie mnie On tam gdzie Jest, jest, jest. Jest, jest. Jest, na dole, na dole. Oooooh. Dawaj, skuszę go, znów go zabiję. go, złapki go. go, złapki go, go. to, skop to, skop to. Skop to, skop to. Skop to, Potrzebuj bloku, blok potrzebuję. Zgluta mi na banie o, Postaw blok, postaw blok, postaw blok Postaw blok, ja padam, padam Dobra Błaże stąd, blokuj go tam, blogną? Blok, nie wiem Ale sraka, wyciskam dwie perły, ale ty mi nie zablokowałeś Bo on to miał otwarte, a nie miałem żadnych bloków, żeby się zablokować tak. jak tutaj? Mam, mam, mam, chlepie się, teb nie, nie ruszaj się już, Lepiej. ich, się z nimi, Lepiej, kupię. kłopiek, dopały, dopały, chlep tego, tego, tego, tego, MS, MS, tego. Ja wezmę tego drugiego. Dobra, ja dostaję muszę pity. Na chulnaki skoczył, on był, wiem, na no, mięskich się nie dam. Dobra, rapid. Pada, pada. Ty padał czy on? Nie, on. Ja mam dwójkę o sobie. Leć w moją stronę. Dobra, no, mnie smokiem lecę. Rędzę. Gdzie do pan? Opa. Spróbuj tego Xavier. Ja mnie ja smokiem chopię. Zbierdawa jeden. Perła? Ja biegnę za tamtym, biegnij za tamtym drugim. Dobra, tego to możemy zostawić. Mam tego MS-a na sobie. Ora, mi jednego. Odpuszczam temu ms owi w Nie, weź MS-a, weź MS-a hit Nie, bo mnie nie Nie, on uciekł, on uciekł już. tego. na trajdencie. Jak mam no chłopi, że... No, no, no, no, no, no, no, Ile on no, no, tu. Leź leży w niego. E, Tym, Raidentem, Raidentem. To jest dobrze, dobrze. Bawaj go. ferłę, nie wiem czy tam chyba. Są tutaj ma jakąś ucieczkę. To jest. Ta przytrzyma. Czuję mu taksze. Ma, przycą. Mniejszy dusiu. Tak? Lezi. Dzień. Mam go, mam go, mam go. I bieraj go. Rozbieraj go i wypływaj. Wypłaj, może jeszcze tamtych znajdziemy. On nie łap się czuć. Wow, inaczej. Inaczej. na mnie piesek. On ma MVP. On ma ten. Bo mu psemu na, na MSG, nie masz potu. To się. Czy się boisz? E, czuj, ty, czuj, te, te, te, te, te pachary, te, te pachary. Zobacz, co go za nim, co to za nim. co widzę, widzę. widzę. co za jest. Zobacz, Chice, chice, z głośbą, z głośbą go? Nie, Z czy? E, no W sześciu, czy w siedem? Ło, się tepają No kurde, no dlaczego jakieś... A to nie się na mnie No to Ej to faj, to faj, to faj, End crystal. kto to jest. A nie, no. sobie. zabij się. Czy rozbijemy mu tatę? Prosto? A ja bym go gnębimy. Nie,